Ciekawostki o szkielecie w Minecraft. 1. Szkielet został dodany w wersji Survival Test: 0.2402. 2. Każdy wariant szkieleta może ujeżdżać pająka. 3. Szkielet na początku strzelał fioletowymi strzałami, które były szybsze a szkielet strzelał mniej celnie. 4. Szkielety strzelają szybciej do graczy, którzy są bliżej. 5. Gdy szkielet zabije creepera, wypadnie z niego płyta muzyczna. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw lajka i suba z dzwoneczkiem. Z góry wielkie dzięki.